Restauracja królewska niedaleko kopalni soli w Wieliczce. Przerwie Tak, roczna przerwa była. A teraz zamówiliśmy kawę latę i kawę mrożoną. Zamówiłem. Kawę mrożoną zamówiłem ja. No mam tiet, ale po, po takim marszu. Restauracja królewska w Wieliczce niedaleko kopalni, soli, zamówiłem sobie taką kawkę a żona taką bardziej dietetyczną żona zamówiła kawkę latte a ja zamówiłem kawkę mrożoną z bitą śmietaną no zobaczymy w każdym razie w kawiarence byliśmy już rok temu w kawiarence byliśmy rok temu ale wtedy daniem głównym była gruszka ta co tutaj widzisz jako danie główne Kawka mrożona, bardzo dobra jeżeli nie przejmujesz się rzeczami typu kalorie to kawiarnia, a w zasadzie restauracja królewska w Wieliczce jest dla Ciebie Naprawdę jak wyłazisz się 2-3 godziny po kopalni i nie masz ochoty kupić sobie kawy na dole to warto tutaj pójść na 5 minut do Królewskiej kupić sobie kawkę, wypić kawkę a następnie szybko biec na parking, żeby za dużo nie zapłacić Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 14 lipiec 2015 rok Restauracja Królewska w Wieliczce Jak skończyliśmy kawkę a w zasadzie dwie kawki, to wyszło śliczne, słoneczko I tym sposobem popołudnie zapowiada się całkiem ciekawie No pytanie, co będziemy robić w Krakowie?